No cześć, dzisiaj kolejny odcinek z Ząbotrona. Pod... Jeszcze sobie włączę muzykę. O, żeby taki nasły był. E, z tego co pamiętam, to tutaj będzie gdzieś ten taki, ta taka maszyna. O, no właśnie. Ona będzie do nas strzelała jak opętana, więc weźmiemy sobie shotguna. Przeładujemy. O, ale sprytny sposób. Ona teraz wybuchnie. No. Dobrze. Co my tutaj mamy? Um. Da, mamy ten karabin maszynowy, ale jego nie weźmiemy, nie mamy kasy. I zdaje się, że Wam się spodobał zombotron ponieważ e, współczynnik, e, współczynnik ilość, e, ilości w minutach oglądania to e, wzruszył bardzo. A z tego powodu się cieszę. No dobra. Mamy... O nie. No właśnie, tutaj zawsze była taka akcja, że to spada. I jakbyś... Nawet gdyby się biegło tam, to to by i tak cię zabiło. Bo byś nie zdążył dobiec. Ja już próbowałam za 20 razy. Wezmę sobie pistolet. Okej okay. To było głupie I co i tu wszystko od nowa? Wszystkie Wszystkie roboty i inne Tak Okej okay. Okej okay, Shotgun Kurczę Dobra gin i gin Aj. Dobra, jest dobrze, tylko tego robocika trzeba załatwić. O. No. Od razu lepiej. Kupimy sobie zbroję, jest tu możliwość. Nie ma, ale kupimy sobie apteczkę i amunicję do shotguna. Dobra. Wracając tak na chwilę do tematu Minecrafta, to serwer C ma, jest nawet fajny, znaczy ma nie pingu nawet od Cogscrafta, ale jednak tam co druga osoba to cheater. Widziałem takiego, który się, jak teraz grałem, to był taki, który się ciągle odradzał w mojej bazie. Co, jedziemy? O! No właśnie. Udało. się. ja cię nie kręcę. Jeszcze bomber. Wychodzą z tych drzwi? Nie, nie wychodzą, ok. A jednak wychodzą. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze tą kasę. Takie 3 zł Dobra, mamy tego w hełmie. Już nie mamy. Przeładujemy sobie. Dobra, lecimy na bombera. Tego czasu sobie jeszcze otworzymy. Okay, trochę amunicji do shotguna. Hmm. Dobre. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj będzie zdaje się, że opadający most. Taki, który jak się na niego wejdzie, to. Ale zaraz to zobaczę. No, tak. Okej, okay, co my tu mamy? Dobra, zbieramy nam maszynówkę. To jest też takie fajne, że strzałem. Można sobie, yy, można rozwalić tą taką bombę. Dobra, dwóch w hełmach. Chodź ty tu. Użyję pistoletu. Okej. Okay. Naprawdę, ta, ta muzyka nastrojowa jest, to znaczy chciałam powiedzieć, że ta muzyka jest bardzo nastrojowa, taka fajna. Dobra. Rozbalamy? Nie, jeszcze nie. Okej, okay. dobra, o mission completed. fajnie, fajnie, dobra, w sam środek, kurde nie, nie spadaj, ajajaj, Słabiutko. tam był chyba jakiś bonus, o, ta muzyka jest najbardziej nasojowa. Ale poleciał. Dobra, mamy kolejnego robot. Nie, to nie robot. I przy okazji się dowiedziałem, że, ta, że na Steama to nie jest jakaś pełna wersja i że ta jest próbna. Tyle, że na Steama to jest czwarta część. Ale podskoczyłem. Dobra. Dzisiaj chyba już ostatni dzień, kiedy robimy dwa poziomy. Z racji z tego, że teraz one są dosyć krótkie, a potem jak będą dłuższe, to nie będzie potrzeby. Okej. Okay. Co jest tutaj? Tutaj tylko skrzyna. Dobra, idziemy dalej. Hmm. O, ten wózek to już taki podrasowany jest. dobra, z pistoletu o kurie, druga zaraz wybuchnie. no to była akcja, że jednym strzałem zabiłem ze trzy ząbiaki kończę I to z pistoletu. Idziemy tu? Nie, tu już byliśmy. Trzeba iść tam. No Dobra. Chodź do tatusia. O, co my tu mamy? Amunicja. Weźmy sobie shotguna, przeładujmy go i lecimy. Ale mis klik. Ja cię. Hmm. Tutaj, tutaj będą szkielety? Nie, źle pamiętam. A jednak dobrze. Te szkielety w formie takiej niebonusowej to będą. Yy, chyba w następnym poziomie. Dobrze, lecimy dalej. No Dobra, trzeba. A, już nas stać na tą maszynugę. Jeszcze zbiorę te monety. Okej. Okay. I jedziemy w window. No, dalej, dalej. Kończy nam się amunicja po powoli do shotguna. Dobra. Kupujemy maszynówkę. Eee, na pewno zbroję. Amunicja do maszynowy. I amunicja do shotguna. Wydaliśmy całą kasę jaką mieliśmy. Ta i było blisko. Jeszcze tam jest jedna amunicja. Zbiorę ją. Okej. Okay. Spadaj. Na drzazgi. Albo z, z Kajko i Kokosza na plasterki. I puf. No. Tylko dwa złote z tego wypadło. Dobra. Ok. O nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Trzeba to zabrać w tej chwili albo chociaż zabić te zombiaki. Ponieważ akony mi rozklepił most. Nie. Kurde. Ajaj. To nie jest teraz niemożliwe do przejścia, ale trudniejsze, nie? Tutaj jeszcze wyjdą. Zawsze z tych mocniejszych drzwi wychodzi więcej. A nie, ten skok był łatwiejszy niż myślałem. Dobra, dawaj, kurde. O, jeszcze bomber. Okej, okay, już mamy 15 minut, ale to jest już koniec levela. Także jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Kolejny poziom jutro o 18.00. Ja się z wami żegnam. Cześć.